Paulina Sykut je kreska na pokaza na sylwestrze polsatu. Fani, niesmaczne. O Paulinie Sykut kreska nie ostatnio zrobi Bosigie Bono, jednak nie za spraw osi zawodowych, a dzięki całkowitemu oderwaniu od rzeczywistości. 4 lata temu prezenterka Polsatu przeprowadzi Basi z M. Piotrem do 200-metrowego apartamentu na obrze Warszawy, A w dwa lata później została matk Mabeiru kreska -y. Iglek. Map kreska nie dzieli Bosi rodzinnym SZCZ, ciem w mediach społecznociowych. A ostatecznie postanowi Bo nawet planowa powiększenie rodziny w tabloidzie. Niestety, okaza Bosi, kreska e drugie dziecko musi poczekać na lepsze czasy. Ponieważ kreska przypada C66 m2 na osobę okazał Bosi zbyt map powierzchni. By dzielił z kolejnym CZ-bonkiem rodziny. Sykut, aby zarobi na większy apartament lub dom, według medialnych planów M.K.A. zdecydowa Basi przywita nowy rok z dala od rodziny. Paulina w towarzystwie Agnieszki Hykreska i Greki Eli Romanowskiej poprowadzi Basylwestrow imprez imprez Polsatu na stadionie zetelskim w Chorzowie. Tu kreska przed północ Paulina została poproszona do tatca przez Rafa Bamaseraka. W pewnym momencie tancerz podniósł prezenterki i chciał wykonać piruet. Pech chciał, kreska Rafa podniósł nie tylko Paulin, ale i jej kreacji. Odzbaniajce bielizn, którą miała pod spodem. Nagranie trafi, bo do sieci i chocia kreska polsa tu daje, kreska ani nic takiego nie bo miejsca. Internauci SBz i nazywaj i wpadnie smaczny. dr. Two. Jakie przebrzmiałe gwiazdy, które z oryginałem ma i ma bo wspólnego? Milion reklam. Odmrok reszka o narodowicz, która co najwykreska w domu starców powinna gra i jeszcze sykut, wiceca gobdy. Niesmaczne, czytamy.